Domyślnie ciepłomierz keller ustawiony jest w opcji powrót. Jeżeli chcemy go zmienić na zasilanie, robimy to w następujący sposób. Najpierw poprzez krótkie przyciśnięcie przycisku włączamy ciepłomierz. Widzimy na ekranie numer sekcji i tutaj jest również skala gigajoule, która jest odpowiednia dla Polski. Następnie przechodzimy poprzez długie przytrzymanie czarnego przycisku do sekcji piątej. Kiedy jesteśmy już w sekcji 5 poprzez krótkie naciśnięcie przycisku przechodzimy do poziomu drugiego. Jesteśmy już na poziomie drugim, widzimy napis install. Teraz przytrzymujemy czarny przycisk do momentu, aż obok piątki nie pojawi się symbol ołówka. Teraz możemy zmienić z powrotu. Na zasilanie, oczywiście poprzez krótkie przyciśnięcie czarnego przycisku. Teraz jest zasilanie i widzimy, z powrotem jest powrót. Jeżeli chcemy zatwierdzić nasz wybór, przytrzymujemy dłużej czarny przycisk, lecz należy pamiętać, że ciepłomierz możemy ustawić tylko raz.